czy się spotkacie witam serdecznie wszystkich kochanych widzów i słuchaczy na moim kanale dzisiaj e, karty Tarota i Lenormanda powiedzą wam o tym jakie są prognozy byście się spotkali więc zobaczmy, przyglądnijmy się wróżbie kochani Oczywiście witam Was, zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Proszę Was również o komentarze pod filmikiem, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Proszę Was również, kochani moi, o lajki. Lajki są potrzebne dla rozwoju tego kanału. Jeśli lajkujecie z ciuczkiem w górę, to algorytmy tego kanału, czyli tak zwana sztuczna inteligencja, po prostu podwyższa się, że kanał jest wtedy częściej pokazywany, reklamowany, więc te lajki mają swoją funkcję. Więc proszę, wesprzyjcie mnie dla wymiany energii, lajkujcie kochani, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które można nabyć oczywiście poprzez napisanie do mnie e-maila ja wtedy odpiszę Wam, jakie są warunki takich wróżb i kiedy mogę mieć termin, powróżyć Wam po prostu osobiście. Dobrze, wybierzcie sobie grupę. Pierwsza grupa to karty Tarota i obelisk Kwarc Górski. I druga grupa to karty Lenormanda i obelisk Czerwony. Jeśli chcecie, obejrzyjcie całą wróżbę karty Tarota i Lenormanda, to dwie rozmaite, bardzo różnorodne talie, więc może tutaj coś się uzupełnić. Tak? Dobrze. I pierwsza grupa, czyli karty Tarota. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? się już wypaść? O, dobrze. Czyli mamy dziesięć pentakli, królową kielichów. Sześć pentakli, zeks, czyli sześć pentakli i miecze ta osoba ma zranione serce przez was być może, że żeście zerwali, zablokowali skończyli się kontaktować z tą osobą widzicie tutaj trzy miecze w sercu zranione serce i ta osoba jakby cierpi, czy no została jak w jakiś sposób przez was tutaj dotknięta emocjonalnie, uczuciowo i czy się spotkacie 10 pentakli to bardzo dobra karta, karta na to, że ta osoba szuka czegoś stabilnego z wami królowa kielichów, czyli jesteście dla tej osoby na pewno tą królową kielichów czyli osobą emocjonalną, uczuciową która mu się podoba i no, tą y, odpowiednią partnerką do miłości do związku tutaj jest y, chęć miłosnego związku z wami i sześć, sześć pentakli. Sześć pentakli, jak widzicie, przepraszam, dużo mamy pentakli, czyli karty stabilności, dziesięć pentakli, sześć pentakli to ym, ta osoba y, no, wyobraża sobie z wami coś y, stabilnego i sześć pentakli to jest harmonia, balans, brania i dawanie w równej mierze. Y, także y, tak, ta osoba chce się z Wami spotkać. Chcę się z Wami spotkać, pomimo, że jest tutaj przez Was zraniona i yy, nie wiem, w jakiś sposób być może cierpiała, tak? Yy, czy cierpi nawet jeszcze z Waszego względu. Yy, ale chcę się spotkać i chcę czegoś stabilnego z Wami. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą, czyli karty Lenormanda. Lub grupa pierwsza oczywiście może zostać. Czy spotkamy się? Czy spotkamy się jeszcze? Czy spotkamy się jeszcze? Czy spotkamy się jeszcze? Spotkamy się jeszcze bukiet kwiatów. Pies. Słońce. Łę, wow, piękne kwiaty. Piękne kwiaty, przepraszam, piękne kwiaty, tak, też, też to jest prawda, że są na tej karcie piękne kwiaty, ale piękne karty chciałam powiedzieć. Więc tak, te piękne kwiaty mówią o tym, że ta osoba Was rzeczywiście zaprosi, że ta osoba jest wierna, lojalna, przyjacielska, można jej zaufać, jest Waszym też przyjacielem, podchodzi przyjacielsko do tego, jest to osoba, na którą można liczyć. I ta osoba chce się z Wami spotkać, dojdzie do spotkania, ponieważ tutaj mamy y, piękne uczucia, pozytywne myśli, chęć spotkania, namiętności. No i ta osoba za Wami tęskni, tak? Tęskni, tęsknota, myśli wieczorami, wieczorową porą, nocą. No i mamy przede wszystkim tej słońce i księżyc, czyli... Mamy, kochanie kochani, damsko-męską yin Indian tak? Wibracje, energię, czyli męski aspekt księżyc i damski aspekt y y tutaj y słońca. No i tutaj ten yin yan, czyli te energie dwie się uzupełniają, tak jak dzień i noc, tak? Noc i dzień, tak jak dobro i zło, tak jak właśnie tutaj gorące powiedzmy słońce i księżyc zimny pod ukryciem nocy, tak? Tutaj jasność i ciemność, więc tutaj te dwie energie się uzupełniają, chcą się spotkać i chcą być szczęśliwe, jeszcze karta szczęścia pod spodem. Także tak, spotkacie się, kochani. Życzę Wam pięknego spotkania, pięknej randki, by się to spotkanie oczywiście pięknie, romantycznie potoczyło i rozwinęło. Także... Kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.